Zajmij go go południe! Zajmij go Kurwa! jest butor kurwa jeszcze Człowieku! z się strzeli po, po, po nie do niej człowieku kurwa, po nie do niej człowieku